Europa. Koniec XVIII wieku. W Europie rozpada się ład polityczny. We Francji wybucha rewolucja, która rozprzestrzeni się na Europę. Na wschodzie pokłania się Hanat Krymski. Rosja prowadzi swą wielką, nienasyconą ekspansję na Europę. Tymczasem w Polsce panuje anarchia, to agonia pierwszej Rzeczypospolitej, która upada pod naporem czarnych orłów. W 1686 roku zawarto traktat Grzymułtowski, na skutek którego Rosja ma prawo do wmieszania się w sprawy Polski na podstawie wolności gwarantowanych dla prawosławnych. 78 lat później, w 1764 roku, na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski z Woli, Prus i Rosji. Podczas wyboru pole elekcyjne było otoczone wojskami rosyjskimi. Król potem przyznał, że była to nader kłopotliwa elekcja. Co ciekawe, Imperium Osmańskie wielokrotnie żądało wycofania wojsk rosyjskich z ziem polskich. Francja poparła tę inicjatywę. Dodatkowo, Porta nie uznała Poniatowskiego na tronie. Granice Polski były stabilne aż do roku 1772, kiedy dokonano pierwszego rozbioru Polski. To właśnie od tego momentu rozpoczął się powolny rozkład państwa polsko-litewskiego, które było już w głębokiej anarchii. Po pierwszym rozbiorze nowy ambasador rosyjski, Stackelberg, kazał zwołać Sejm, na którym potwierdzono postanowienie traktatów rozbiorowych. Propaganda za granicą mówiła o winach Polski i że Polacy zeznali błogosławieństwa obcych mocarstw. Jedynie król Hiszpanii zaprotestował przeciwko rozbiorowi. Szwajcarski dziennikarz Jakub Malet Dupan przepowiedział, że rozbiory staną się ohydą naszego wieku. Miał rację, już w XIX wieku takie komentarze były na porządku dziennym. Wielu potępiało te działania trzech mocarstw. Postępowanie niektórych magnatów i duchownych było demoralizujące. Zawiązywali konszachty, gdzie mieli spiskować przeciwko własnemu narodowi. Byli to najbardziej zamożni ludzie w społeczeństwie, czyli magnaci i duchowni. Jednak po pierwszym rozbiorze Polski sytuacja bardzo się zmieniła w Europie. Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Szwecji. Potem Imperium Osmańskie toczyło wojnę z Rosją o panowanie nad Krymem lecz celem kampanii było też żądanie wycofania wojsk rosyjskich z Polski, jednak na próżno. Dla Polski była to dogodna sytuacja na zreformowanie się. Póki Rosja jest zajęta sporami, król uterował sobie drogę do niezależnej polityki zagranicznej. Rosja jak i Austria nie były już przyjacielskie wobec Rosji. Po śmierci Fryderyka Wielkiego, nowy władca Prus Fryderyk Wilhelm II chętnie spoglądał na Polskę jako nowego sojusznika przeciwko Katarzynie. Król Polski wykorzystał trudną sytuację Rosji do poprawienia relacji z nią i chęci przyłączenia się przeciwko porcie, jednak na próżno. W 1790 roku podpisano pakt sojuszniczy pomiędzy Polską i Prusami, który zakładał wojnę przeciwko Austrii, w której to Polska miała odzyskać ziemię. Zabrane przez Austrię, natomiast w wypadku ataku Rosji na Polskę, Prusy miały wspomóc ją militarnie w zamian za oddanie Prusą Gdańska i Torunia. Anglia poparła Sojusz Polsko-Pruski i nawet wysłała flotę na Bałtyk, która miała blokować Rosjan, ale Sejm nie zgodził się na taki manewr. Anglia w swych ambicjach chciała wojny przeciwko Petersburgowi, aby powstrzymać ekspansję rosyjską. W październiku 1788 roku zwołano Sejm, później nazwany Wielki lub Czteroletni. Sejm zniósł wszelkie ograniczenia oraz uniezależnił się od Rosji, lecz był bardzo ryzykowny. Polacy wiedzieli, że mogą przybyć rosyjskie soldaty jako interwencja. Jednak na korzyść Polaków Prusy poparły wycofanie wojsk rosyjskich z Polski. Tak też się stało wiosną 1789 roku. Był to jedyny taki Sejm, który mocno różnił się od poprzedników. Marszałkiem Sejmu był Stanisław Małochowski, który wysunął wiele ambitnych projektów. W końcu 3 maja 1791 roku wybrano ten dzień, w którym dwie trzecie posłów było nieobecnych z powodu ferii świątecznych. Głosy protestujące uciszono. Na placu zamkowym zapanowała wielka euforia. Słychać było krzyki żołnierzy i ludzi. Wiwat Rex! Wiwat Konstytucja! Zniesiono ohydne liberum veto. Wolną elekcję. Konfederację. Monarchia odtąd miała stać się dziedziczna, lecz pojawił się problem. Stanisław August był już starym kawalerem, który nie miał potomstwa. Wybrano więc Fryderyka Augusta z Saksonii na następcę. Zniesiono podział kraju na Koronę i Litwę. Od teraz funkcję najwyższego organu władzy miała pełnić Straż Praw Narodowych, złożona z króla, prymasa i pięciu ministrów. W skład pięciu ministrów wchodził też sam marszałek Sejmu. Gdyby w działaniach ministrów zauważył coś niepożądanego, miał prawo zwołać Sejm bez zgody króla. Sama konstytucja nie była rewolucyjna. Komisje i inne organy miały dopiero przeprowadzić rzeczywiste reformy. Król kierował polityką, ale żaden akt nie mógł być ważny bez jego podpisu. Chłopi od teraz mieli równe prawa i przywileje, tak jak szlachta. Przyjmowano ich pod opiekę rządu. Armia miała wzrosnąć do 100 tysięcy żołnierzy. Stanisław i jego prywatny sekretarz Piatoli rozpoczęli rozmowy ze społeczeństwem żydowskim w celu integracji i emancypacji na ziemiach polskich. Za granicą prasa podziwiała konstytucję 3 maja i szerokością rozpisywała. Późniejszy prezydent USA Thomas Jefferson napisał, że Świat ówczesny uzyskał trzy konstytucje godne pamięci i szacunku w kolejności ustanowienia, amerykańską, polską i francuską. Sam pruski polityk Herzberg był przerażony wiadomością o uchwaleniu konstytucji. Przewidywał, że Polska będzie ogromnym zagrożeniem dla Prus i może stać się ponownie potęgą. Aby powstrzymać reformy Polski, Prusy zdały się na wolę Rosji. Ale na Ukrainie pojawił się poważny problem. Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Żewuski i bracia Kossakowscy podpisali akt konfederacji zwaną Konfederacją Targowicką, która miała obalić Konstytucję 3 maja i bronić Złotej Wolności. Kilka dni później konfederaci wraz ze 100-tysięczną Armią rosyjską wkraczają na ziemię polskie. Polska mogła wystawić zaledwie 45-tysięczną armię. Wojna nazywana też wojną o drugi rozbiór Polski lub w obronie konstytucji trwała zaledwie trzy miesiące. Fryderyk, który był chętny do pomocy, teraz zadał cios w plecy Polsce. Mimo odparcia Rosjan w bitwie pod zielenicami przez bratanka króla Polski księcia Józefa Paniatowskiego, król stracił ducha walki. Dwie armie rosyjskie wykonywały manewr dwustronny, który groził oblężeniu stolicy. Ostatecznie bezsilny i niemający wyboru król dołącza do Konfederacji i każe zaprzestać działań. Król chciał oszczędzić kraju przed zdewastowaniem. Uznano to za akt zdrady. Dowódcy i politycy reform uciekli z kraju. W 1793 roku dokonano drugiego rozbioru przez Prusy i Rosję. Polska stała się państwem buforowym pomiędzy trzema potęgami. W Warszawie można było stwierdzić, że nie panował już król, lecz rosyjski ambasador. Jednak jest jeszcze nadzieja. Polacy przygotowują się do powstania. Wielki piątek 1794 roku zamienił się w krwawą orgię. Samotne oddziały rosyjskie były ścigane, zabijane i ćwiartowane po stolicy. Wybuchła panika. Ucieka ambasador rosyjski. Zostają złapani polscy zdrajcy sejmu zgrodna, a kilka dni później publicznie powieszeni. Co ciekawe, w Warszawie ludność żydowska utworzyła własny pułk wojskowy pod dowództwem Berka Joselewicza. Była to pierwsza żydowska formacja wojskowa od czasów biblijnych. Kościuszko dostaje błogosławieństwo od króla do walki przeciwko tyranii moskiewskiej, ale król nie widzi już nadziei. Pisze więc błagalnie do cesarzowej Katarzyny o ustanie działań zbrojnych. Kościuszko został ranny i wzięty do niewoli po ciężkim boju pod Maciejowicami. Teraz całe dowództwo spoczywa na Tomaszu Wawrzeckim. Katarzyna wysyła swojego osobistego generała Suworowa na Pragę. Klucz do Warszawy. Rosyjskie sołdaty ukazują się na horyzoncie i rozpoczynają przygotowania do ataku na Pragę. Worow chce zaatakować szybko i skutecznie oraz odciąć Pragę od Warszawy. 4 listopada rozpoczynają szturm. Barykady na Pradze nie stawiają oporu Moskalom. Następuje okropna rzeź. Rosjanie mordują mężczyzn, dzieci i Żydów jako przestrogę dla Warszawy. Gwałcą kobiety, niszczą budynki, topią wiśle ludzi, plądrują wszystko co stanie im na drodze. Oni wszyscy są psami. Walczyli z nami? Niech zginą. Podobno jeden z żołnierzy wykrzyknął rozłupując czaszki swoich ofiar siekierą. Suforow argumentował o z wybiciem rosyjskiego garnizonu w Warszawie przez Polaków. Przerażeni mieszkańcy Warszawy poddają się bez walki. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Warszawy nakazano ambasadorom Szwecji, Anglii, Holandii, Saksonii i Nuncjuszowi Papieskiemu wyjechać ale zaprotestowali i żądali ceremonialnego końca państwa polsko-litewskiego. Dopiero po śmierci Katarzyny Wielkiej, jej nieudolny syn Paweł I Romanow w 1797 roku uwolnił Kościuszkę i innych więźniów polskich. Cesarz Paweł ponoć krytykował swoją matkę i ubolewał nad upadkiem Polski. Co ciekawe, zaprosił samego króla do Petersburga w celu uzaplanowania wskrzeszenia państwa polskiego. Jednak z zachodu przychodzą przerażające wieści o huraganowej rewolucji, która przychodzi z Europy Zachodniej i zalewa Europę. To Napoleon wraz ze swoją szczęśliwą gwiazdą. Dla młodych ludzi na ziemiach polskich będzie to dogodna okazja na walkę o niepodległość Polski.